Rozmawiałem kiedyś z jednym z moich kolegów. Chciałem zwrócić uwagę na coś w jego życiu i zacząłem go upominać. I on mi przerywa i mówi, ty przestań mnie naprawiać. Pomyślałem sobie, skąd taka reakcja. Jestem księdzem, mam prawo zwrócić uwagę na coś, co uważam, że powinno się zmienić. Ale potem pomyślałem, on ma rację, bo zacząłem z niewłaściwej strony. Zacząłem od tego, co zewnętrzne, co przejawia się na zewnątrz w jego życiu w postaci uczynków. Tymczasem powinno być na odwrót. Święty Paweł w liście do Efezjan pisze łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Pochodzi to nie od was, ale jest darem Boga i wynika nie z uczynków, żeby się przypadkiem nikt nie chwalił. Uczynki, Nasze czyny, to co widać na zewnątrz, mówią o tym, co jest w naszym sercu. Jeżeli zaczynamy kogoś naprawiać, mówiąc mu mów prawdę, nie kradnij, bądź uczciwy, zmień się, bądź pilny, pracuj, to zaczynamy od końca. To jakbyśmy chcieli tą roślinę, to drzewko przenieść w inne miejsce, ciągnąc za listki, za owoce. To są te uczynki. Nie chcę zniszczyć tego drzewka, nie chcę urwać listka, ale wiemy, że gdybyśmy ciągnęli za listek, chcąc przestawić tą roślinę, to nie dość, żebyśmy niczego nie osiągnęli, uszkodzilibyśmy ten krzew. Trzeba chwycić u nasady, od spodu chwycić za pień tam, gdzie są korzenie i wtedy można przenieść roślinę w inne miejsce. Jeżeli chcemy pomóc komuś, by zmienił swoje życie, powinniśmy rozpocząć od jego wnętrza. Moi drodzy, nastawienie wewnętrzne, nastawienie serca decyduje o tym, co człowiek czyni. Pięknie to widać w przypadku tych, którzy są zakochani. Wtedy rzeczywiście uczucia są bardzo żywe, mocne i to przejawia się na zewnątrz. Jest taka kultowa scena, chyba jeden z najbardziej charakterystycznych momentów w historii polskiego kina, chodzi o scenę z filmu Noce i Dnie. To jest taka scena, że narzeczony Józef Tolipski, który zakochał się w Barbarze Ostrzeńskiej, stoją nad stawkiem i on nagle w takim porywie serca, jest ubrany w pięknym, białym garniturze, w białym kapeluszu, wchodzi do stawu, by zerwać lilie wodne i ofiarować swojej ukochanej. Kapitalnie to jest tam przedstawione. Można sobie zobaczyć w internecie ten fragment filmu, że on zapomina o tym, że jest cały na biało, że ma lśniąco biały, czysty, piękny garnitur. Wchodzi do tego bajorka, do tego stawku. W pewnym momencie już tam jest popas w wodzie. Zapomina o wszystkim, bo w porywie serca chce ofiarować swojej ukochanej ten dar. Moi kochani, człowiek, który kocha, który ma Pana Boga w sercu, będzie powoli, powoli zmieniał swoje życie. Jeżeli zaczniemy od naprawiania człowieka i dawania mu tak zwanych dobrych rad. Bądź pilny, bądź uczciwy, dobrze żyj, to niczego nie osiągniemy. Mam tutaj książkę, którą udało mi się samemu kiedyś popełnić aktualność systemu wywawczego Fryderyka Wilhelma Ferstera. To jest niemiecki pedagog, protestant, który w okresie międzywojennym wpłynął na oblicze pedagogiki także w polskich szkołach. I on powiedział, że według niego chrześcijaństwo jest najbardziej znaczącym wydarzeniem w całej pedagogice. I mówi tak, pomyślmy, co może zmienić postępowanie człowieka. Kiedy powiemy człowiekowi, Zmień się dla dobra ogólnego, polepszysz stan społeczeństwa dla dobra wspólnego, bądź uczciwy, to to podziała na chwilę. Ale kiedy pojawi się jakiś bliski owoc, który można zerwać, coś, co można wziąć, przywłaszczyć sobie nikt nie widzi, to wielu ludzi powie, co tam dobro wspólne. Nikt nie widzi, nikt mnie z tego nie rozliczy. Tak nieuchwytny, abstrakcyjny motyw, jak jakieś tam dobro społeczne, człowieka nie uchroni przed złem. Mówi, religia jest jedyną inspiracją, trwałą, obecną gdzieś u podstaw człowieczeństwa, gdzieś na dnie serca, która jest w stanie człowieka uchronić przed złem. Bo kiedy nikt nie widzi, to jest ktoś, kto widzi, przed kim zawsze stoję, to jest Pan Bóg. Jeśli Pana Boga kocham, jeśli jest dla mnie najważniejszy, zrobię wszystko by wypełnić Jego wolę. Aż po męczeństwo. Moi kochani, są męczennicy. Oni oddają życie z miłości do Boga. Nie dlatego, że tak trzeba, że tak wypada, że tak ich nauczono, ale nie wyobrażają sobie inaczej. Dlatego rodzic, który kocha swoje dziecko, zrobi wszystko, żeby zbliżyć je do Pana Boga, żeby dać mu prawdziwy sens życia, a wtedy powoli życie człowieka będzie się zmieniać. Wielu z nas myśli sobie, no dobrze, tak się staram, bo rzeczywiście Bóg jest dla mnie najważniejszy. Religia nie jest dla mnie jakimś zewnętrznym światopoglądem, do którego na siłę się chcę dostosować, ale jest, jest potrzebą serca, a nie widać zmiany na zewnątrz. Ciągle się nie zmieniam, ciągle jestem taki sam. Tyle spowiedzi, tyle postanowień poprawy i wracam do tego samego. Kapitalnie ujął to ojciec święty Franciszek. Ja byłem zachwycony jego rozważaniem, kiedy powiedział Często jest tak, że człowiek stojąc w miejscu osiąga sukces. Nie rozwijam się i nie staję się lepszy, ale się nie cofam. I mówi, że siła ciążenia niestety i to, co do nas dociera z zewnątrz, może nas czynić gorszym. I bardzo często to, że człowiek się nie zmienia na gorsze, że nie spada w dół, świadczy o bardzo mocnej pracy nad sobą. Można to porównać do ruchomych schodów, gdzieś w hipermarkecie czy na dworcu. Wyobraźmy sobie, nieraz tak dzieci się bawią, że idą pod prąd. Schody schodzą na dół, a ktoś idzie do góry. Gdyby człowiek stał w miejscu, to zjedzie z tymi schodami na dół, jest na dole. To, że człowiek utrzymuje się w określonym położeniu, na określonej wysokości, a schody w tym czasie zjeżdżają na dół, świadczy o tym, że on musi zrobić spory wysiłek, żeby się utrzymać w tym punkcie, na tej wysokości. Gdyby przestał poruszać nogami, gdyby przestał wkładać ten wysiłek w tą, tą pracę, zjechałby na dół. Idąc pod prąd, musi wykonać niemałą pracę, żeby utrzymać się w miejscu a każdy krok w górę, każdy najmniejszy krok do przodu jest już bardzo dużym osiągnięciem. Moi kochani, dzisiaj święty Paweł, również liście do Efezjan, mówi bardzo ciekawą rzecz, która wymaga chyba takiego zatrzymania się nad tym tekstem. Mówi, jesteśmy dziełem Bożym, stworzeni w Jezusie i teraz bardzo trudne zdawałoby się zdanie dla pełnienia dobrych uczynków, które Bóg dla nas przygotował, byśmy je pełnili. A więc jesteśmy łaską zbawieni nie z uczynków, tylko przez wiarę. A tu nagle apostoł Paweł mówi o tym, że jesteśmy przez Boga stworzeni dla pełnienia tych uczynków, żeby jednak to, czym żyjemy, było widoczne na zewnątrz, przejawiało się w naszym życiu. Jak to pogodzić? Mało tego, mówi, że Bóg te uczynki dla nas przygotował, to to my je mamy czynić? Czy Pan Bóg je przygotował? Czy jakieś fatum nami kieruje? Moi kochani, nie. Jak to wytłumaczyć? Święta Teresa od Dzieciątka Jezus w swoim rękopisie przytacza takie wspomnienie z dzieciństwa, które moim zdaniem wszystko wyjaśni. Mówi, że tata, już dzisiaj święty Ludwik wziął ją, jej kuzynki, na ryby. Tata był zaprawionym, wytrawnym wędkarzem, a dziewczynki nie miały w tym żadnego doświadczenia. Próbowały wędkować, jednak ich wędka była cały czas pusta, a wiaderko ojca było już pełne ryb. I w pewnym momencie udało się im osiągnąć sukces i one złowiły rybę, a tajemnica tego sukcesu wyszła dopiero za jakiś czas. Ojciec im o tym nie powiedział dopiero później, kiedy wyrosły już z wieku dziecięcego, dowiedziały się, co się wtedy stało. Otóż tata widział, że są zrozpaczone, że nie udało im się niczego złowić. Kiedy się odwróciły, pewnie specjalnie sprowokował tą scenę, odwracając ich uwagę od tego, co się dzieje, szybko nabił na haczek jedną ze złowionych rybek, włożył wędkę do wody i kazał dziewczynkom chwycić wędkę. I nagle one czują, że na haczyku jest ryba, Ciesio cieszą się, że coś złowiły, kręcą kołowrotkiem, pokazuje się ryba. Cieszą się, że udało im się złowić rybę. Dopiero później okazuje się, okazało się, że to tata przygotował tą rybkę na haczyku, żeby sprawić im radość, że im się udało coś osiągnąć przy tym pędkowaniu. I Tereska to ekstrapoluje na życie człowieka. Tak działa Pan Bóg. My jesteśmy przekonani, że nasze dobre czyny są naszym osiągnięciem, ale wszystko pochodzi z ręki Boga. Z łaski jesteśmy zbawieni, nie z uczynków. To jest darem Boga, danym nam przez wiarę. To można z sobą pogodzić. Pan Bóg cieszy się naszymi sukcesami, chcąc, żeby to były nasze sukcesy, ale u podstaw tego wszystkiego stoi On sam jeżeli będziemy z Nim życi, jeżeli zrobimy wszystko, żeby żyć w takiej prawdziwej, żywej relacji z Bogiem, w naszym życiu pojawią się owoce. Nie od razu, nie na pokaz, nie po to, żeby zaskoczyć czy zachwycić, zachwycić innych, ale będą naturalnym wynikiem tego, że jesteśmy przyjaźni w miłości z Bogiem, z Jezusem, nawet jak to będą małe owoce, małe kroczki, to będą wynikać z naszej relacji z Jezusem. Nie da się nikogo naprawiać. Nie da się nikogo, jak tą roślinkę ciągnąć za listki i wmawiać mu, żeby były owoce. Trzeba rozpocząć od wnętrza. Jezus mówi, oburzając się na faryzeuszu, którzy zwracali uwagę właśnie na to, co zewnętrzne, to co na pokaz, mówi z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli i wszelkie zło. Wszystko rodzi się w sercu człowieka. Jakie jest serce, takie będą uczynki. Jeden z organistów, działo się to w XIX wieku w Niemczech, siedział za kontuarem organów w katedrze w jednym z miast niemieckich i ćwiczył, przygotowując się do koncertu organowego, jeden z utworów Mendelssohna. Kompletnie mu nie szło, miał zły dzień, był wściekły na siebie, ciągle się mylił, ciągle fałszował nie ten rytm, nie te dźwięki, nie takie uderzenia w klawisze. Rzucił nutami, zdenerwowany schodzi z organów. Widzi, że w ostatniej ławce tam w katedrze w pustym kościele ktoś siedzi. Kiedy przeszedł obok tej postaci, ten człowiek stał z ławki i mówi no słyszę, że coś panu nie wychodzi, a czy przypadkiem nie mogę panu pomóc? Ja też potrafię grać na organach, może siądę i pokażę jak ten utwór wykonać. Organista wściekły, zdenerwowany, mówi, ale proszę Pana, jeszcze Pan mi rozstroi organy, to jest niemożliwe. Ja dzisiaj kończę już, koń, kończę dzisiaj z grą, może jutro będę miał lepszy dzień, to na dziś koniec. A jednak nalegam, może Pan mi pozwoli, proszę. Organista w końcu uległ, zniecierpliwiony tym uporczywym proszeniem yy, tego przybysza do kościoła, który tam siedział w ostatniej ławce, więc mówi, dobrze, poszli na chór, ten człowiek siadł, przy organach zaczął grać. Organista on nie miał z wrażenia. Tak pięknego wykonania tego utworu nigdy nie słyszał. Gdy ten tajemniczy muzyk przestał grać, organista patrzy zaskoczony, co się dzieje, a ten wyciąga rękę do organisty i przedstawia się. Jestem Felix Mendelssohn. Organista pomyślał, ale bym narobił. O mało co nie dopuściłbym Twórcy dzieła do wykonania Jego utworu. Dobrze, że się dałem namówić. Dobrze, że uległem tej prośbie. Moi kochani, dopuśćmy do naszego życia Twórcę tego dzieła, jakim jesteśmy my sami. Pan Bóg przygotował z góry nasze dobre czyny, abyśmy je pełnili. Dopuśćmy Stwórcę, by miał Ostatnie decydujące słowo w naszym życiu, dopóźmy Boga do działania, a na pewno na tym wygramy.